Dobry wieczór Państwu, ja nazywam się Wróżbita Saleos i wróżę specjalnie dla Państwa z kart Tarota. Dzisiaj przygotowałem Państwu horoskop miesięczny na listopad 2017 roku dla wszystkich znaków zodiaku. Zaczniemy proszę Państwa już standardowo od koziorożca. Koziorożce w listopadzie 2017 roku czeka podróż w nieznane. Może to być podróż na bogato. Wraźnie pokazuje się, że owa podróż będzie z mężczyzną. Listopad przyniesie koziorożcom spokój, spełnienie życzeń. Będziecie wraz ze swoimi partnerami szczęśliwi i oznaczycie swoje plany na przyszłość, tą dalszą. Jeśli nie jesteście w związkach, listopad przynieść może nowe możliwości, romanse. Finansowo ustatkujecie się bardzo pozytywnie i sami będziecie zadowoleni ze swoich finansów. Pracy, czeka was wyzwanie. Będziecie musieli się troszeczkę nakombinować, aby swoje obowiązki dokładnie wypełnić. Będziecie chcieli zrobić wszystko przed czasem. Wodnik. W listopadzie 2017 roku nie będzie działo się zbyt wiele w życiu wodników, a przynajmniej z tych poważnych spraw. Listopad przynieść może Waszą dominację. Musicie uważać aby za bardzo nie ingerować w życie innych ludzi. Bo chcąc pomóc innym ludziom, czasem możemy, niestety, troszeczkę zaszkodzić. Z partnerami będziecie dogadywali się bardzo dobrze. Będzie dużo szczęścia i ładu w waszych związkach. Jeśli partnerów nie macie, listopad przynieść może stałe, szczęśliwe związki. W pracy naznacza nam się wewnętrzny spokój, radość a więc nie będziecie chodzili do pracy z przymusu, a z radości. Finansowo poradzicie sobie i żyć będziecie na wysokim poziomie. Jeśli musicie podpisywać jakieś dokumenty, to los nie szykuje żadnych niespodzianek. Ryby. Ryby w nadchodzącym miesiącu będą bardzo otwarte na wszelkie nowości. Próbowanie rzeczy, których dotąd spróbować nie chciały. Uważajcie Państwo tylko, aby nie mylić odwagi z głupotą. W listopadzie zamkniecie pewien ciążący dla Was etap, ale nie ma się co martwić, albowiem będzie to dla Was przyjemnym doświadczeniem, takie pozbycie się brudu. W miłości musicie uważać, ponieważ Wasze związki mogą stać się zbyt hojne w miłości, ale też w nienawiści, jeśli nie dopilnujecie pewnych spraw możecie poczuć się troszeczkę zranieni i działać po omacku. Jeśli partnerów nie macie, znajdziecie nowe osoby chętne do adorowania Was. W pracy będzie sporo zadań i obowiązków, ale szybko wyjdziecie na prostą. Finanse mogą poprawić się pod warunkiem stosowania ograniczonego zaufania do ludzi. Baran. Zodiakalne barany w listopadzie Czeka podjęcie pewnej ważnej decyzji, od której będzie sporo zależało, szczególnie w kwestiach finansowych. Miłości, czystość uczuć, spokój, wiele radości i szczęścia. Jeśli nie macie swoich stałych partnerów, to nadchodzący miesiąc, jeśli będziecie mieli oczy i uszy otwarte, pokaże Wam pewną osobę, z którą możecie zbudować spełnioną miłość. Taką opartą, na wzajemnym szacunku. W pracy natomiast czeka was nauka nowych rzeczy. Wszystko będzie odbywało się uczciwie, a osoby, które staną na waszej zawodowej drodze, pozostaną w niej na długi czas. Uważać musimy na to, aby nie pouczać ludzi i nie narzucać im własnego zdania. Każdy ma prawo żyć tak, jak sam chce. W finansach natomiast czeka pewna lekkość, przez którą można sporo stracić, ale punkt wyjścia będzie bogaty. Ale to od was i waszej uwagi w tym temacie zależy, jak sobie z tym poradzicie. Byk. Wasze problemy szybko znajdą rozwiązanie, z którego będziecie zadowoleni. Wszystkie plany, każde działanie nabierze szybkości. Nadejdą też do was dobre wieści. Możecie też uwikłać się w zdradę. Także, drogie byki, musicie pilnować wasze żądze w listopadzie. W stałych związkach będzie kwitła miłość, dobrobyt. Będziecie mieli trafne wyczucie, na co możecie sobie pozwolić, a czego lepiej będzie w listopadzie unikać. Jeśli natomiast w związkach jeszcze nie jesteście, pojawi się taka osoba, na którą kart radzą uważać, albowiem może okazać się nie do końca z wami szczera nie do końca będzie grała uczciwie. W pracy dominująca kobieta, być może nawet i nadopiekuńcza, może wprowadzić w was dużo pewności siebie i dać siłę na nowe projekty. Niestety w pracy zawodowej trzeba będzie wykazać się cierpliwością. W finansach nie zabraknie wam niczego. Będzie to dobry finansowo miesiąc, więc będziecie mogli pozwolić sobie na odrobinę więcej niż zwykle. Bliźnięta. Osoby spod znaku bliźnięta w listopadzie 2017 nie będą miały łatwo. Z początkiem miesiąca dopadnie Was szeroko rozumiana sprawiedliwość. Mogą to być sprawy urzędowe, a nawet sądowe. Zwrócić musicie uwagi w listopadzie na swoje związki, ponieważ partner nie pozwoli sobą manipulować. Nie zgodzi się na nic, co mu nie będzie odpowiadało. Czekać może Was ślub ale też rozwód. Musicie analizować swoje dotychczasowe związki i wyciągać z nich odpowiednie wnioski. I lepiej, abyście zrobili to szybciej niż wasz partner, bo wtedy może miesiąc nie należeć do najprzyjemniejszych. W pracy starszy mężczyzna wyprowadzi was na pewną drogę. Może to być droga kłamstwa i dokonania niewłaściwego wyboru, a więc lepiej uważać, co i komu mówicie, a w szczególności, komu ufacie. Musicie uważać także na wszelkie umowy w listopadzie, bo mogą być nie do końca tak skonstruowane, jak zostaliście zapewnieni. W finansach może pokazać się w końcu upragnione i wyczekane przez Was słońce, a więc zacznie powoli układać się tak, jak chcecie. Oczywiście, jeśli nie przegapicie, swojej okazji, czy szansy. Rak. Raki w listopadzie 17 roku będą musiały coś wewnętrznie u siebie samych przemyśleć. Jest coś, co nie daje Wam spokoju i to właśnie w tym miesiącu poznacie odpowiedź na to zagadnienie. W listopadzie wszystko przyspieszy. Jeśli nie macie partnerów, czekać będzie nowa miłość albo też powrót do związku. Jeśli partnera macie, będziecie z nim szczęśliwi to no trochę będzie Wam przeszkadzała zaborczość i ostry ton wypowiedzi. Jeśli tylko wykażecie się cierpliwością i wytrwałością, pokażecie partnerowi, że nie robi to na Was wrażenia i wtedy osiągniecie wewnętrzny spokój. W Pracy musicie uważać na starszych mężczyzn, albowiem możecie mieć później powody do ich przepraszania. W finansach wszystko będzie Wam się udawało mimo, że nie będziecie sprawowali nad tym zbytniej kontroli. Miesiąc minie bardzo szybko i na pewno nie pod znakiem nudy. Lew lwy w nadchodzącym miesiącu będą zdecydowanie zbyt lekko podchodziły do kwestii finansowych. Ktoś może czaić się na wasze finanse i w tej kwestii musicie uważać. Nie wydawajcie więcej niż możecie sobie pozwolić. Także we wszelkich umowach musicie bardzo uważać, bo mogą nie być uczciwe dla Was. W kwestiach miłosnych, oprócz Waszej uległości, będziecie starali się pielęgnować uczucia, które są dla Was ważne, co Wasz partner może w pewnym momencie zacząć wykorzystywać. I już tutaj pałeczka należy do Was. Jeśli tak się stanie, to Wy będziecie musieli to przerwać. Dobrze, jeśli partnerów nie macie, to w listopadzie Wy będziecie wybierali sobie bratnią duszę. W pracy stoczyć trzeba będzie małą walkę bądź porywalizować z kimś, być może nawet nowym w pracy, abyście utrzymali Wasze stołki czy zakresy obowiązków. Koniec końców to Wy wyjdziecie z zwycięską ręką. Panna. Osoby z podznaku panna w listopadzie 2017 roku będą bardzo otwarte na nowe wydarzenia, i innych ludzi. Nie będziecie Państwo kierowali się żadnymi przymusami, a wszystkich, którzy próbują na Was coś wyprzeć, przestaniecie lubić. Jesteście gotowi na wszelkie zmiany, jakie niesie Wam życie. W finansach będziecie trochę nieogarnięci i nie będziecie przykładali wagi do tego, co kupujecie, gdzie i za ile. Takie łatwe podejście skutkować może, że będziecie potrzebowali pomocy w kwestiach finansowych. Ale ta pomoc nadejdzie. W miłości jesteście silnie związani ze swoim partnerem i czerpać będziecie to, co najlepsze w listopadzie. To Wy będziecie dominowali partnera i prowokowali do okazywania miłości. Jeśli partnerów nie macie, to listopad przyniesie energicznego kochanka z którym zaczniecie bardzo szybko wspólne życie. W pracy uważajcie na młode osoby, gdyż mogą siać zamęt. Waga. Wagi w listopadzie będą uczciwie pracowały i praca ta będzie żmudna i nudna. Być może przyjdzie taki moment, że trzeba będzie poświęcić coś dla dobra sprawy, w którą jesteście Państwo zaangażowani miłości czekać może jakaś wyniosła uroczystość. Może być przegięcie w jedną lub w drugą stronę. Niemniej jednak zagwarantuje wam długo oczekiwany sukces. Będziecie mieli głowę pełną pomysłów na zwabienie partnera do was. Niemniej jednak zaowocuje to większą ilością wspólnie spędzonego czasu i rozkwitem uczuć. Jeśli partnera jeszcze nie macie, Niestety, nadchodzący miesiąc może nie przynieść Wam osoby, na którą czekacie. W pracy jesteście chronieni i pomimo błędów absolutnie nie będzie Wam nic groziło. Kasa może się skończyć, ale dzięki pomocy innych ludzi z pewnością dacie sobie radę. Skorpion. Skorpiony w listopadzie, jeśli tylko zechcą, będą mogły uwolnić się od wszelkich, tak naprawdę tylko własnych myśli, czy wyobrażeń, czy ograniczeń. Listopad to dobry miesiąc na uwolnienie się z waszego umysłu. Wiecie już na tyle dużo, że to najlepsza droga przestać myśleć i zająć się sobą. To powinno wam już wystarczyć. Zazwyczaj, jeśli kończymy pewien etap, to wkraczamy w bezruch. I taki też ogarnie Państwa w listopadzie. W miłości będzie to okres wstrzymania relacji. Przede wszystkim z powodu zachowania partnera, którego Państwo nie będą akceptowali. Nie dajcie sobie wejść na głowę. Listopad będzie czasem wewnętrznych przemyśleń. Nie izolujemy się od innych, tylko do nich mamy lgnąć. Znajomi to Wasza szansa, aby zmienić swoje życie. Jeśli partnerów nie macie, niestety listopad nie przyniesie mądrych ani rozważnych osób. Finansowo czeka stabilność. W pracy zaś będziecie mieli chęć ucieczki. Ale jeśli tylko opracujecie odpowiednią strategię, wszystko zakończy się pozytywnie. Strzelec Miesiąc listopad będzie dla osób spod znaku Zodiakalnego Strzelca miesiącem ogólnorozumianej sprawiedliwości. To, jak Państwo żyli w przeszłości, co robili? W listopadzie będą zbierali Państwo efekty swoich działań. Co Państwo posiali w świecie, to do Państwa teraz będzie wracało, tak jak traktowaliśmy innych, wróci. Jeśli macie jakieś sprawy w urzędach, instytucjach, możecie liczyć na pozytywne zakończenie w listopadzie. W miłości czeka ruch, działanie. Z pewnością nie będziecie stali w miejscu, a trzeba będzie działać, aby zatrzymać partnera lub aby od niego odejść. Jeśli partnera natomiast nie macie, to listopad może przynieść wam inteligentną, mądrą osobę o dużym autorytecie. W pracy? Ciężko i to wcale nie z powodu obowiązków, a plotek. Coś dzieje się niefajnego i macie możliwość przerwania tego w listopadzie. Musicie wezbrać się, odwagę i iść dalej. W finansach czeka was pewnego rodzaju zbogacenie się. Wasze wysiłki zostaną docenione. Listopad będzie dla strzelców, miesiącem korzystnych umów i szczęścia w grach liczbowych.